Protokół IP jest najpopularniejszym protokołem warstwy trzeciej i na jego działaniu opiera się cały internet. Występuje on w dwóch wersjach, czwartej i szóstej, różniących się przede wszystkim długością adresów, czyli tym ile hostów może być zaadresowanych. Oprócz samej adresacji protokół IP określa zasady kierowania pakietów pomiędzy hostami oraz pomiędzy całymi podsieciami, czyli routingu. Jako że IP stworzony jest do łączenia różnych fizycznych sieci w jedną sieć logiczną Internet, to pozwala on na wydzielanie w oparciu o zasady adresacji mniejszych fragmentów sieci, nazywanych niekiedy podsieciami. Oczywiście zapewnia też mechanizmy przekazywania pakietów pomiędzy takimi podsieciami. Protokół IP wspomagany jest przez protokół, który ciężko zaliczyć do którejś z warstw modelu OS i najbardziej pasuje on do warstwy trzeciej, jednak umieszczany jest w pakietach IP, czyli jest powyżej protokołu IP. Można by powiedzieć, że leży w warstwie 3,5. Jest nim ICMP, Internet Control Message Protocol, który służy do przesyłu informacji kontrolnych związanych z działaniem protokołu IP oraz protokołów warstwy czwartej stowarzyszonych z IP. Przykładami takich informacji może być informacja o tym, że host, do którego próbowaliśmy wysłać pakiet jest nieosiągalny, np. host o podanym adresie IP został wyłączony albo z innych powodów nie mamy do niego trasy dostępowej. Innym przykładem może być komunikat o zniszczeniu pakietu IP w związku z przekroczeniem jego czasu życia. Pozwala też na odpytywanie hostów o ich istnienie, na zasadzie pytań, żyjesz i odpowiedzi, żyje lub braku odpowiedzi. Ogólnie jest to protokół sygnalizacyjny wspomagający działanie IP i zapewniający tego typu pomocniczą komunikację. Na ekranie widoczna jest struktura pakietu IP w wersji czwartej. Pakiet składa się z części nagłówkowej, mającej dobrze zdefiniowaną strukturę zaprezentowaną na tych ilustracjach oraz przesyłanych danych, których struktury ten protokół nie określa. Mogą to być dowolne dane, aczkolwiek na ogół też posiadają jakąś strukturę, są pakietem protokołu wyższej warstwy. W nagłówku mamy przede wszystkim adresy nadawcy i odbiorcy. Adres nadawcy jest potrzebny, aby wiedzieć do kogo skierować odpowiedź lub ewentualny komunikat o błędzie związanym z dostarczaniem pakietu. Pierwsze pole określa wersję protokołu, kolejne określa wielkość nagłówka, przy czym nie jest on tutaj wyrażony bezpośrednio w bajtach, tylko w wielokrotnościach 4 bajtów. Minimalna wartość tego pola to 5, gdyż minimalna długość nagłówka to 20 bajtów, czyli 5 razy 4 bajty. Kolejne 8 bitów to pole typ, klasa usługi, ale go nie będziemy omawiać. Po nim na kolejnych 16 bitach zapisana jest długość całego pakietu, czyli nagłówka wraz z danymi wyrażona w bajtach. W efekcie czego wiemy, że długość opcji wynosi IHL minus 5 razy 4, a długość danych wynosi długość całkowita minus IHL razy 4. Kolejnymi istotnymi polami są time to life oraz protokol, określające czas życia pakietu. Trochę więcej o znaczeniu pola TTL powiemy sobie później. Natomiast pole protokol informuje nas, jak należy interpretować zawartość pakietu, czyli przesyłane w nim dane. Określa ono protokół warstwy wyższej, który został użyty do opisu przenoszonych danych. Oczywiście w nagłówku znajdują się 32-bitowe adresy nadawcy i odbiorcy pakietu. Podobnie w wersji 6. również na początku mamy pole określające wersję protokołu. Po nim występuje Traffic Class o znaczeniu podobnym do Type of Service z wersji czwartej. Pole Flow Label określa etykietę strumienia danych, ale nie będziemy się nim zajmować. Następnie mamy długość danych, czyli długość całkowitą pomniejszoną o 40 bajtów, które liczy nagłówek i pv 6 Nextider pełni funkcję analogiczną do pola protokol, przy czym może też określać opcjonalny nagłówek IPv6, w którym to dopiero zostanie podany właściwy protokół enkapsulujący dane albo kolejny nagłówek opcjonalny i tak dalej. HopLimit pełni funkcję taką samą jak TTL w wersji czwartej. Następnie mamy 228 128-bitowe adresy, nadawcy i odbiorcy. Adres IP jest liczbą, którą zapisywać możemy w różny sposób. Natomiast taka czy inna forma zapisu służy wyłącznie naszej wygodzie i nie wpływa na interpretację tej liczby przez komputery i urządzenia sieciowe. Najczęściej stosowaną formą zapisu w przypadku adresów IPv4 jest postać kropkowo dziesiętna, czyli kolejne bajty zapisywane są jako liczba dziesiętna z zakresu 0, 255 i oddzielane od kolejnego bajtu adresu kropką. Jest to dosyć wygodna postać zapisu adresu IP w wersji czwartej, które mają tylko 4 bajty, więc uzyskujemy 4 człony adresu rozdzielane od siebie kropkami. W przypadku adresu wersji 6 często stosowana jest notacja dwukropkowa, w której kolejne dwubajtowe fragmenty adresu zapisywane są szesnastkowo i oddzielone od siebie dwukropkami. Jeżeli w jakimś miejscu występują dwa dwukropki zaraz po sobie oznacza to, że w tym miejscu występuje tyle pól o szerokości 16 bitów z wartością 0, żeby cały adres miał 8 takich pól. Jak już powiedzieliśmy adres jest liczbą, która w postaci binarnej może być reprezentowana jako ciąg 0 i jedynek. To właśnie na takich liczbach operują systemy przetwarzające pakiety IP. Liczbę taką możemy podzielić na dwie części, bardziej znaczącą, czyli złożoną z bitów wchodzących z większymi potęgami dwójki o długości n bitów i mniej znaczącą, czyli złożoną z bitów wchodzących z mniejszymi potęgami dwójki o długości 32-n dla wersji czwartej lub 128-n dla wersji szóstej. Ta bardziej znacząca część o długości n określana jest mianem prefiksu. Na takim podziale oparte jest grupowanie hostów w podsieci. Wszystkie hosty mające wspólny prefiks należą do jednej podsieci. Taka podsieć może być podzielona na kolejne podsieci, których prefiks jest po prostu dłuższy. Każdą sieć mającą dostateczną ilość adresów możemy podzielić na dwie sieci o wielkości będącej połową tej pierwotnej, czterech o wielkości jednej, czwartej i tak z tego względu prefiks często określany jest jako adres pod sieci, a mniej znacząca część adresu jako adres hosta w ramach danej sieci. Na tej samej zasadzie sieci mające wspólny początkowy fragment prefiksu możemy zgrupować w większą sieć, oczywiście pamiętając, że będzie ona obejmować wszystkie sieci z tym prefiksem. Łączenie takich mniejszych sieci w sieć większą jest bardzo pożyteczne z punktu widzenia określania zasad routingu i nazywa się agregacją sieci. Do wydzielenia prefiksu stosowana jest maska pod sieci, czyli liczba mająca w zapisie binarnym ciąg samych jedynek o długości n, a następnie ciąg samych zer o długości 32 lub 128 minus n, gdzie n jest długością prefiksu. W IPv4 maska zapisywana jest często jawnie, tak jak adres, czyli w notacji kropkowo-dziesiętnej lub bardziej skrótowo jako długość prefiksu podawana po ukośniku. W przypadku IPv6 stosuje się praktycznie jedynie zapis w postaci długości prefiksu podawanej po ukośniku. Skoro ilość bitów w adresie jest stała, a wspólny prefiks oznacza przynależność do jednej sieci, to w oczywisty sposób długość tego prefiksu wyznacza dostępną ilość adresów w danej sieci. Liczba adresów nie jest równa liczbie hostów, które możemy zaadresować. Wynika to z faktu, iż w wersji czwartej protokołu IP dwa adresy mają znaczenie specjalne, Adres z samymi zerami w części hosta jest adresem sieci, o którym już wspomnieliśmy, a adres z samymi jedynkami w tej części jest adresem rozgłoszeniowym. Adresów tych nie przydziela się hostom w danej sieci, wyjątkiem są tu sieci zawierające tylko jeden adres, określający jeden konkretny host, mają one zerowej długości część adresu hosta, więc ciężko mówić o adresie sieci, czy też adresie rozgłoszeniowym. Adres rozgłoszeniowy jest adresem, na który powinny reagować wszystkie hosty w danej sieci. W IPv6 adresy rozgłoszeniowe nie występują, zatem adres z samymi jedynkami w części hosta może być przydzielany jako zwykły adres, ale nie jest to raczej praktykowane.